Rosemont Viaduct w Aberdeen I oto budynek Central Library Z tego widać, że Aberdinianie, a przynajmniej część z nich, ciągle zainteresowana jest czytelnictwem książek Central Library w Aberdeen 31 maja 2014 roku